Dworce kolejowe wymagają pilnych remontów. Wdrożony przez PKP S.A. program inwestycji dworcowych do 2023 roku nie przyniósł dotychczas znaczącej poprawy ich funkcjonalności i stanu technicznego. W wyniku dostosowania zakresu programu do możliwości finansowych spółki programy objęto 190 spośród 464 dworców wymagających remontu. Niewystarczające przygotowanie organizacji spółki do skutecznej realizacji programu spowodowało znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji, które wynosiło średnio 450 dni. Spośród 85 dworców zaplanowanych do oddania do końca 2021 roku, do końca czerwca 2021 roku zakończono pracę jedynie przy 37. W opracowaniu programu nie uczestniczył minister infrastruktury. Dopiero po ponad dwóch latach objął monitoringiem realizację całego programu. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli termin wykonania programu do końca 2023 roku jest zagrożony.